Potrzeba tak niewielkiego gestu – dostrzec w drugim człowieku swojego brata i przyjść mu z pomocą. Lecz bogatego nie było stać na takie wyrzeczenie. Wolał każdego dnia pławić się we własnym luksusie, zapominając, że żyje na kredyt i kiedyś przyjdzie mu za to wszystko zapłacić. Przypowieść, którą słyszymy w dzisiejszej dobrej nowinie, ma wyczulić naszą wrażliwość na bliźnich. Bóg bowiem nie pragnie naszej ofiary, ale miłosierdzia. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Święty Grzegorz z Nazjanzu podczas jednego skazań wzywał swoich słuchaczy, aby nawet noc nie przerywała ich miłosiernych uczynków. Słudzy Chrystusa i jego współdziedzice, wołał biskup na zjazdu. Odwiedzajmy Pana póki czas, pielęgnujmy go i nakarmijmy, odziejmy go i przygarnijmy do siebie i uczcijmy go. Takie właśnie miłosierdzie okażmy Chrystusowi w ubogich, którzy leżą dziś rozciągnięci na ziemi, aby nas przyjęli, gdy stąd odejdziemy do wiecznych przybytków w samym Chrystusie Panu naszym. To właśnie ubogim udzielona została obietnica odziedziczenia Królestwa Bożego i właśnie oni mogą nas po śmierci wpuścić przez bramy raju.